Już nam się syf nie mieści w pysku. Pod pazurami mamy chęć zysku. Znikąd pomocy, na pewno nie w niebie. Gdy wszyscy dbać umiemy o siebie, skamieniałe serca miast po zawałach. Z zatorami asfaltowych żył pałac. I choć tak wielka jest nasza potęga, już na pewno nie możemy się nie lękać. Słaba rzecz wywatować gdy jeden drugiego umie uratować. Koszmary teraz. My, kto nam dał prawo, kto nam wymyślił tę moc kulawą, by wszystko niszczyć? Tworzyć na Jak sączyć w gardła i wszystko mało o własnym gatunku. Piejemy pieśni, że ludzie światli, że mądrzy, że treści w tych naszych dziełach, tworzących nasz byt, gdzie mordowanie matek to tyle, co nic. W języku, że nie tworzą cieni liści, muzykami słone są od nienawiści.